Aby pomóc Wam lepiej zrozumieć elastyczność popytu, przedstawię Wam także ekstremalne przypadki i zastanowimy się razem, z jakimi zależnościami mamy do czynienia. Na lewym zdjęciu jest fiolka insuliny. Wielu cukrzyków musi przyjmować insulinę codziennie, aby utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Gdyby tego nie zrobili, mogłoby stać się coś złego. Mogliby nawet umrzeć, gdyby nie wstrzyknęli sobie insuliny. Pomyślmy… Jaka może być elastyczność popytu na coś takiego jak insulina? W pierwszej kolumnie wpiszę cenę, a w drugiej – wielkość popytu. Załóżmy, że obecnie insulina sprzedawana jest po 5 dolarów za fiolkę. I że mamy grupę cukrzyków, którzy zawsze kupią ten lek. Przyjmijmy, że ta grupa kupuje łącznie 100 fiolek insuliny tygodniowo. 100 fiolek tygodniowo. Fiolek tygodniowo. Muszą tyle kupić, by mieć insulinę na bieżące potrzeby. Co się stanie, jeśli spadnie cena? Załóżmy, że cena spada do 1 dolara. Jaka będzie wielkość popytu? Ci ludzie nie kupią nagle więcej insuliny. Kupią tylko tyle, ile potrzebują do leczenia swojej cukrzycy. Pamiętajmy, inne czynniki są stałe. Nikt nie spodziewa się wzrostu ani spadku ceny. Zatem przy tej cenie także sprzeda się 100 fiolek. A co, gdyby cena wzrosła ogromnie? Na przykład, gdyby wzrosła do 100 dolarów za fiolkę. Cóż, to dla nich trudna sytuacja, ale bez insuliny umrą. Aby móc ją kupić, zrezygnują z innych rzeczy. Zatem wciąż sprzeda się 100 fiolek tygodniowo. Można tak zwiększać cenę i wciąż sprzeda się tyle samo. Oczywiście nie będzie ich stać, by zapłacić miliard dolarów, ale jeśli suma jest względnie rozsądna, kupią 100 fiolek tygodniowo bez względu na cenę. To jest przykład popytu doskonale nieelastycznego. To popyt doskonale nieelastyczny. Nieelastyczny. Wracając do porównania popytu z gumką, to nie jest jak gumka, to jest jak cegła. Nieważne jak mocno, i znów w granicach rozsądku, Nieważne, jak mocno człowiek ściśnie cegłę, nie zdoła jej odkształcić. Tak samo tutaj. Żadna zmiana ceny w granicach rozsądku nie zdoła zmienić wielkości popytu. To popyt doskonale nieelastyczny, czyli sztywny. Spróbujmy go policzyć. Spróbujmy policzyć elastyczność tego popytu. Załóżmy, że chodzi nam o zmianę ceny z 5 dolarów do 1 dolara. Cena zatem spadła o 4 dolary, a wielkość popytu, wielkość popytu spadła o 0. Zatem procentowa zmiana, napiszmy delta procent, albo lepiej, procentowa zmiana wielkości popytu jest równa 0, i to musimy podzielić przez procentową zmianę ceny. Jeśli użyjemy średniej, procentowa zmiana ceny będzie równa 4 dzielone przez średnią równą 3. Wyjdzie duża liczba, ale w liczniku i tak jest 0, więc mamy 0. Nie ma znaczenia, co to jest. Elastyczność popytu dla tej sytuacji wynosi 0. Pewnie chcecie zobaczyć, jak wygląda krzywa popytu. Narysujmy ją. To niech będzie oś ceny, a to niech będzie oś ilości. Zatem bez względu na. Załóżmy, że tu jest wielkość popytu wynosząca 100 fiolek tygodniowo. Odpowiada ona cenie 5 dolarów. To wielkość popytu dla ceny 5 dolarów. Za tyle sprzeda się 100 fiolek tygodniowo. Tyle samo sprzeda się za dolara, też 100 fiolek tygodniowo. I tak samo będzie przy cenie 20, a nawet 100 dolarów. Też sprzeda się 100 fiolek tygodniowo. Dlatego krzywa popytu sztywnego, czyli doskonale nieelastycznego, wygląda tak. To linia pionowa. Niezależnie, jaką cenę ustalimy, wielkość popytu pozostanie na dokładnie tym samym poziomie. Przejdźmy teraz do sytuacji odwrotnej. To popyt doskonale nieelastyczny, a jak wygląda doskonale elastyczny. Czyli ogromny skok wielkości popytu przy minimalnej zmianie ceny. Weźmy na przykład te dwa automaty. Jak widać, oba sprzedają kole w puszce. Tu widać puszkę coli i tu też widać puszkę coli. Na początek załóżmy, że puszka coli kosztuje dolara w obu automatach. Obu automatach jednego dolara. Przyjmijmy teraz, że ten automat… Pamiętajmy, wszystko inne jest stałe. Przyjmijmy, że w tym automacie nic się nie zmienia. Nie zmienia się. Cały czas żąda jednego dolara za puszkę Coca-Coli. Automaty stoją obok siebie, rozdzielone automatem do kawy. Zastanówmy się, jaka jest krzywa popytu na kole dla automatu po lewej. Wypiszmy ceny i wielkości popytu. A zatem cena i wielkość popytu. Przyjmijmy, że przy cenie 1 dolara, jeśli, jeśli cena wynosi 1 dolara, to średnio sprzedaje się, powiedzmy, Połowa zapasu tygodniowego, czyli powiedzmy… Sam nie wiem. Powiedzmy… 100 puszek. 100 puszek tygodniowo. puszek tygodniowo. Co się stanie? Dopiszę cyfry dziesiętne. To jeden dolar. Ten za dolara sprzedaje 100 puszek tygodniowo. I pewnie ten drugi też. Co się stanie, jeśli bardzo nieznacznie zmieni się cena? Jeśli zmienimy cenę… Jeśli zamiast 1 dolara ustalimy cenę na 99 centów… 99 centów. Co się wtedy stanie? Pamiętajmy, w tym automacie nic się nie zmienia. Nasza krzywa popytu ma dotyczyć coli sprzedawanej przez ten automat. To w nim cena się zmienia. Jeśli ten automat jest tańszy choć o centa, to zakładając, że nie ustawiają się do niego kolejki, wszyscy będą kupować właśnie w nim. Jeśli nie ma innych różnic, zawsze wybiorą ten. Ten automat sprzeda zatem cały zapas puszek, czyli sprzeda 200 puszek Coca-Coli. A co jeśli zamiast obniżyć, podwyższymy cenę o 1 cent? Jeśli zamiast dolara wyniesie dolara i cent, wszyscy przejdą do drugiego automatu. Powiedzą, cent to zawsze cent, a automaty są tuż obok. Zakładamy, że inne czynniki są stałe. Wtedy nasz automat sprzeda 0. Jak zatem wygląda krzywa popytu? Wykreślmy ją. Wykreślmy ją. To oś ceny, a ta oś to wielkość popytu, wyrażona w puszkach tygodniowo. Tu mamy 0, tutaj 100, 100, a tu 200. Zaś tu mamy cenę 1 dolara. Jednego dolara. Przy cenie 1 dolara wielkość popytu wynosi 100 puszek. Przy cenie 99 centów wielkość popytu wynosi 200 puszek. Przy 99 centach wynosi 200 puszek. 99 centów jest tylko ciut niżej i 200 puszek. Dokładnie tu. Ciut niżej. A przy cenie dolara i centa wielkość popytu wynosi 0. Teraz krzywa popytu wygląda... Wygląda mniej więcej… Wygląda mniej więcej tak. Jest niemal pozioma. Niemal osiąga doskonałą elastyczność. Bardzo niewielka zmiana ceny powoduje gigantyczną zmianę… gigantyczną procentową zmianę wielkości popytu. Zachęcam, żebyście ją policzyli. Uzyskacie bardzo wysoką wartość elastyczności. Ta krzywa nie osiąga doskonałej elastyczności. Doskonale elastyczny popyt miałby postać... miałby postać linii idealnie poziomej. Zatem w tym przypadku tutaj nasza elastyczność popytu, jej wartość bezwzględna, wynosi 0, a tutaj wartość bezwzględna elastyczności popytu jest równa nieskończoności. Bo to stosunek procentowych zmian wielkości i ceny. Między tymi punktami procentowa zmiana ceny jest znikoma, to około 1%. Mówię o tej sytuacji. Tu zmieniamy cenę o jakiś 1%. A jak bardzo zmienia się wielkość popytu? Zależnie od kierunku skaczę o 50 lub 100% w wyniku zmiany ceny o 1%. Mamy tu ogromną elastyczność popytu. To wciąż wartość liczbowa, ale oczywiście jeśli wielkość coraz ostrzej reaguje na coraz mniejsze zmiany cen, to w końcu krzywa stanie się płaska i wartość bezwzględna elastyczności popytu będzie równa nieskończoności.